Hot Six Challenge 2, która ma na celu zbiórkę dla polskich szpitali i służby zdrowia w czasach szalonej korony. Zostałam nominowana przez Agę Majewską, która go i imituje, a czasami też która z kolei została nominowana przez Kosę Kosińską polską mega raperkę. Szacun dziewczyny Girl Power bardzo, bardzo podziękować Ali, mojej kuzynce, która jest pielęgniarką, Zaszy się na opiekuje opiekuje nas wspiera, jak musimy lecieć do szpitala. Dzięki, Ala. Ania G is in the house. Cieniem pły grany o orany. W świecie zrobił podmatwany. Nie powinna to być norma, Tyle, że pochła. Covidowa, Miałam być teraz wasz nami, nie kłamie. A mam koronne odosobnienie na Amen. I ja nie jestem, stwórca na macie. Śmiało wyginają ciało. Zezwolenia unij, żubit, esencji, yogi, tego mi mało. Joga to połączenie, żubit to unja właśnie. Bez akademii, już się nigdy nie zagaśnie. Róż duszę, bo yoga to nie tylko ćwiczenia. Yoga wymaga od ciebie skupienia. głowy wyciszenia, serca porozumienia. Nie na insta ładnie, od fotografowanego ciała. pytasz, coś się tutaj wyrabia. Kaliber 4-4, słuchania, ja 16 lat miałam. Moja gorąca szesnastka, gorąca, ale jak słońce, jak Surya. Ktoś mi pisze w komencie na blogu, że jestem durna. Chłopaku, kobieto, internauto, ahimsa, czyli... Niech się trenie, to nie tylko, nie jedynie mięsa. Chłopaku, kobieto, internauta, ahimsa, czyli... Niech się trenie, to nie tylko, nie jedynie mięsa. Chłopaków, kobieto internauto, achimsa, czyli niech niego nie tylko, nie jedzenie mięsa. więcej już ani kęsa. Okej, okay, bardzo, bardzo dziękuję Solarowi za tą przepiękną akcję aktywizmu społecznego, która tak naprawdę jest karma jogą. Moje nominacje idą do Agaty Dudkowskiej, Ani Piwowarskiej z polskich artystów The Dumplings, duet Nivea oraz nieistniejący już duet Ptaki. Gdyby się zeszli na tą jedną piosenkę, to byłoby bosko, bo uwielbiam Waszą muzę. Cuda się zdarzają. I nominacja do zagranicznych artystów. Idą do, do... And nomination goes to... The Fantastician Fear i Charlotte Roche. Na końcu bardzo chciałam Wam podziękować za, za to, że jesteście ze mną z sutrą, którą stworzyłam, za wszystkie słowa wsparcia, za Wasze wsparcie, za dobre komentarze, za dobre słowa. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, że wszystko jest tymczasowe. Przechodzimy na minimalizm po prostu, co zrobi dobrze naszej planecie, naszym portfelom i naszym głowom. Yeah! Będzie dobrze!